chciałbym poinformować, że kanał został odzyskany. Yy, hakera prawdopodobnie już nie ma, nie ma dostępu do konta, ale i tak w razie czego, żeby uniknąć w przyszłości takich sytuacji, że nasz kanał zostaje przejęty przez to, że Kacperek17 podał komuś hasło, yy, robim, ja robię nowy kanał, na którym będą konfigi. Yy, będzie teraz, dosłownie w tym momencie, karta z tym kanałem będzie miał nazwę Black Configs. Aby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości, że Kacperek się daje oskamować, bo jednak to nie jest w pełni mój kanał, więc jakbym stracił w jakiś sposób do niego dostęp, to już bym nie mógł sobie jego odratować. Yy, a... No po prostu, więc macie na ten kanał, yy, wbijajcie.